Tak, tak kontynuując. kontynuując jak tutaj, to że, kontynuuj. Załóżmy, że ta sytuacja się wydarzyła, czyli jest to przemówienie to, to przedmicznie. Jest tak? to wydarzenie, poszło powiedziane. I teraz tak, jak sobie radzić z negatywną opinią ludzi na swój temat? Czyli tak, ja włożyłam milion godzin wysiłku, pieniędzy, zdrowia. To być taka sama. Żeby się przygotować. Ale dobrze. Załóżmy, że mamy na sali 50 osób. Mhm. 47 bije brawo, uśmiechniętych i teraz te trzy. I teraz te trzy, które ci po prostu tak dowalą, że ci się odechce wszystkiego. Jak sobie to wytłumaczyć, że to jakby. Bo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że powiedziałeś, że my nie... Ciebie to tak naprawdę nie obchodzi, co o my Tobie myślimy, tak? Że nikt nie zmieni. 40 400 osób nie zmieni tego, co ty na swój temat wiesz. I jak to osiągnąć na przykład. Ja akurat mam taką pracę, gdzie jestem bardzo oceniana. Ja się tego przygotuję. Naprawdę dla siebie wszystko. No i większość zadowolona. Ale te trzy osoby, załóżmy, robią Ci opinię, Bo napiszą w internecie, bo do szefa dojdzie coś tam, coś tam. I Ty zaczniesz, no ale, ale jak? Jak? Kasiu, wszystko ma swoje momenty. Więc tam się nie dochodzi z dnia na dzień, na pewno. Jest to proces. Ale ta, ta, ta stabilność, to ta, twoja, ta Twoja wiedza, kim jesteś, wynika ze stabilności twojej wyższej, bycia w wyższej wibracji konsekwentnie. Nie zawsze, zawsze się nie da, więc... Wiesz co, mam na myśli o wyższej wibracji? No, wiem, wiem, wyższej. Więc to jest po co tylko się dochodzi, to, tam, mówię, to zajęło dwa lata, więc to okay, nie jest z dnia na dzień. To jest jedna odpowiedź na twoje pytanie. Druga odpowiedź na twoje pytanie jest, co ludzie piszą w internecie, to jest kompletnie, nawet nie istnieje, dopóki tylko ją przeczytasz. No, wiesz, I pamiętam taką się... sytuację z przedsiębiorcą, którego nie mogę nie wspomnieć, bo mi zabronił. No, pozdrawiamy. Gdzie? No gdzie byliśmy Łukaszu? We Włoszech byliśmy. Piękne, I ktoś na, inst na Instagramie ktoś coś napisał, nie wiem, co nie pamiętam szczegółów, ale od razu było widać, że siadłem mu energia, siadł mu, mu ten. nic nie że... powiedziałem, to było Nic. To nie od razu widać, się... to się jakie się czuje. No i tam, wiesz, czego go tam coś na, na Instagramie i tak dalej. I oczywiście, będąc w takim zawodzie, czy trudniąc się, być osobą publiczną, no jakby jesteś osobą publiczną, no i publiczność ma swoją opinię na twój temat, tak? Tak. I powiedziałem Łukaszowi, że problem nie jest w tym, że ludzie mają taką, a nie inną opinię o tobie. Problem jest w tym, że ty o tej opinii, o ty, ty o tej opinii dowiadujesz się, nie będąc na nią gotowa. No, właśnie. Ale przygotować się możesz. Bo to nie jest tak, że nie przychodzą do domu, pokażą ci te drzwi, o jaka nie jesteś fajna, tak? Tylko, żeby dowiedzieć się o opinii, to musisz wziąć telefon, wejść na ten internet i przeczytać, tak? Tak? No tak. no. Więc przygotuj się do tego. Zwłaszcza jak się spodziewasz jakichś niefajnych komentarzy. Tak. Przygotuj się do tego, bo percepcja się zmienia absolutnie. W, w w w w ale raz. przygotuj się, czy co? Ja sobie mogę tłumaczyć, przecież, ale zobacz. Ale 47, no, 47 no, był no, zadowolony. To, co mówisz, się Dziękuję, Dzięki. <grymka> <grymka> Dzięki. Na <grymka> prawdę. <grymka> to, y, to jest coś na... Potrafisz tłumaczy, <grymka> to doświadczenia własnego, bo Łukasz takim, to, to, to ostrzega w internecie. Nie. Jak mhm. jesteś tutaj, czy nawet tutaj, czy nawet tutaj, czy tylko tutaj, byś mhm. nie była, percepcja się zmienia. Mhm. Rozumiem, że tak. percepcja? Tak. Patrz na sytuację inaczej, jak jesteś no. tutaj, inaczej, jak jesteś tutaj, Oczywiście. inaczej, jak jesteś tutaj. Ja to porównuję mhm. z patrzeniem na ulicę z dachu wieżowca i z poziomu ulicy. Z dachu wieżowca wszystko wygląda pięknie. Dokładnie. Tak? Tak. A na syta ulicy, tam bezdał mi leżą śmieci, tam jeszcze obsikał jakiś murek, nie? Tego nie widać z góry. Z góry się zmienia percepcja. Z góry, czytając te same komentarze, inaczej je odbierzesz. O, oczywiście, ale jak zawsze no, wiesz zawsze Jak, się zna, jak o wibracje? No. O to całe swoje pytanie? Znaczy nie, no wiesz, nie zawsze jesteś u góry, tak? No tak, ale możesz być u góry zawsze. Byłaś kiedykolwiek u góry? Chyba wiesz nie. jak tam wejść? Że... Naprawdę mówię się tak, że, że, że masz kontrolę nad tym, kiedy czytasz te komentarze, tak czy nie? Tak. Tak jak Łukasz w tych Mówię Łukasz, zbuduj się najpierw, trochę jak Uszula przed, przed tym w swoim speech, tak? Zbuduj się tak. najpierw, wejdź tam, poczuj to, tą swoją moc, jaką masz. Wejdź wtedy i będą ci ludzie naprawdę spijali, jak to się mówi? Że ludzie ci będą spijali. Naprawdę. Tak samo z komentarzami. Zbuduj się najpierw i wejdź w ten świat i tam Ci nic nie ruszy, będą na tym jeszcze Nic. Będziesz, o, będziesz, będziesz, będziesz się uśmiechała, będziesz nie bo w, będziesz będziemy wysyłała serduszka do ludzi, którzy są negatywni. A jak tam wejść? metody mm -hmm. jest kilka. Natomiast są metody bardziej efektywne? ale one są trudniejsze na początku drogi. Są metody łatwiejsze, które nie są aż tak efektywne, ale są, budują momenty. Ma to sens? Ma to, sens. to tak. sama świadomość. Więc, stojąc mam zacząć? No, <grafię> Od e tych najefektywniejszych? Tak. Okay. Najefektywniejszą metodą wejścia na wyższą wibrację to jest bycie Janem. Skupianie się na słonecznikach swojego życia. Jan, ja tam wroży, co było. Skupianie się na słonecznikach swojego życia. Bo mówię, każdy temat ma w sobie i słonecznik, i chwast. Każdy. Mogę widzieć butelkę. Ktoś może powiedzieć, że plastikowa. Przecież to zatruwam. Zawsze zobaczmy, zabiłem przy delfiny, nie? Tak. Ale może docenić na przykład sam plastik, sam sobie. No, użyteczność funkcjonalność, no? Sam plastik. Ten plastik zmienia świat. Nie każdy plastik jest B. U jest plastiku pewnie, I też nie jest przecież B. U samochodów jest z plastiku, też nie jest B. To ten konkretny, jak to się mówi, single use. Single use plastik jest, to trzeba sobie. Więc każdy temat ma w sobie chwasta, więc na naleźmy tematów, które Ci łatwo znaleźć są ręczniki. Na przykład, nie wiem, co kochasz w życiu. No i podróże Ja mówię o klamce zawsze, nie? No oczywiście, że tak. Tylko, że no jest to mega ciężkie bo. Dlatego o, mówię, tak jest to najefektywniejsze i najcudzie na początku. Egzaltacja e, danego tematu od razu cię tam odnosi. Od razu. Od razu. Tylko to nie jest łatwe, bo my ludzie.. na 80 tysięcy myśli, 60 tysięcy mamy negatywnych. To są badania, to nie są jakieś sprawy. Nie robamy. No, tak I dzieje. to jest momentum. I to jest, wiesz, jak dolewasz oliwy do tych pastów, to ich jest tam, cały czas ich jest, ile ich jest. Tylko jak przestaniesz myśleć negatywnie, zastąpisz negatywne myśli pozytywnymi, tak? To się tam wyraza podniesie. I to, a to jest trudne na początku. Dlatego drugą metodą jest nie myśleć w ogóle. I to nazywamy medytacją. Siadasz i starasz się nie myśleć. Starasz słowo klucz. Zawsze wychodzi. Coś też, też na początku jest trudno. Jakby na swoje początki siedziałem na łóżku, miałem ten body scanning, medytację. I tak siedziałem, tak po minucie stwierdziłem, jaki to jest bez sensu. <laughs> Naprawdę, to było bez sensu. No ale wysiedziałem, tak? Wysiedziałem dwa tygodnie i coś poczułem. Potem przeszło to, poszło mi to w to, a teraz leżę w pokojowym na dywanie i jest fajnie. Medytacja... Medytacja wyłącza ten... ten Medytacja wyłącza tę wodę, tak naprawdę. Bo jak medytujesz, to ani podlewasz słoneczników, ani nie podlewasz chłopców. Ale podlewanie słoneczników jest bardziej efektywne niż nie podlewanie niczego. Więc medytacja, jak najbardziej. Ja zrobiłem taki 20-minutowy film, chyba, na swojej stronie w Zakładce Medytacji, a gdzie tam mówię o medytacji. Nie mówię, jak medytować, bo to jest, jak ja mówię, to jest jak seks. Nie ma dobrej, złej metody. Ważne jest, żeby dawała Ci przyjemność. Medytacji się można zmuszać. Nie można siadać na medytacji. O, jak już w ogóle coś się dzieje, w to, a to tak siądę do medytacji, bo przytam ten komentarz. To już jest za późno. Jak już tak ci buzuje ten głowa, uu, uu, to już jest za późno. Dlatego medytację najlepiej się robi rano. Bo to ta poranna medytacja naładuje Twoją baterię. I dzisiaj się naładuję na 3 sekundy, jutro na 5 minut, za miesiąc na pół dnia, a za, za rok będziesz zwała raz na 3 dni. Ma to sens? No, Więc jest to na pewno proste. Kolejną metodą to jest mantra. Z tym, że ja polecam mantry szybsiejsze, szybsze Szybszej. niż wolne, bo wolnych mantrach jest ten mózg nie jest na tyle zajęty, tak, tak, że, może... że dalej pozwala w tle tam myśleć. Tak, tak, tak. Więc szybkie mantry, takie mantry, gdzie musisz skupić się na tym, co mówisz. Ma to sens? No. Nie googlaj nigdy znaczenia mantry, ani jej tłumaczenia, bo mantra musi być neutralna. Jak masz mantrę w jakiejś intencji, to o tej intencji będziesz myśleć. Trochę jak modlitwa w intencji. Ciężko modlić się w intencji, o tej intencji nie myśląc. A jak o nie myślisz, to już myślisz. A chodzi o to, żeby tak zająć umysł w mantrze, a tyle go zająć, żeby on skupił się na mantrze i nie myślał innych rzeczy. I to wystarczy, wiesz, 5 minut, 10 na początek. U, a muszę? Tak. Ja nic nie muszę, więc... Bo wczoraj zaśpiewałem mantra w Katowicach, podobało mu się, no. Może włączyć się, Łukaszu? ciebie będzie łatwo. Bo nie to włączyłem. Jest taka mantra, którą ja praktykowałem przez jakiś czas. Ona no, no ma refren bardzo prosty i ma takie dość skomplikowane zwrotki, dwie. I na mi zają dwa tygodnie na się jednej zwrotki, bo to jakieś takie japońskie znaczki. Ee, a ty na robi ją od 40 lat i ona tą całą zwrotkę to na 3 sekundy. Pójdź, Pójdź bo to jest piękne. Tylko już po pozwólcie, po, widzicie? Tak. bez głośnika. Heya namo radaya namo radaya namo radaya namo Zapewniam, że jak się nauczyć właśnie... to ja. trzech razy latał. To też Lata. jest momentu, żeby było jasne. Jak mnie to, to tak. Lata. Tak. To były 20 lat temu. Jakby coś, wtedy oglądał King i Matader Mantra na YouTube. Na YouTube. E, nawet nie musisz się uczyć tych zwrotek. Sam refren jest na tyle szybki, że zajmie ci twój umysł, tak? Eee, kolejną metodą jest robienie rzeczy, które dają ci po prostu przyjemność. Bo jak robisz coś, co daje ci przyjemność, to na ogół nie myślisz o negatywnych rzeczach w swoim życiu. Więc co daje ci przyjemność? Serio? Gier. Tylko serio. Tak, że mnie wyłącza gierki. Graj! Ja. Oczywiście, graj. Jak gierki nie, cię ale wyłączają... To ale tak mnie wciągnie, że wiesz, no, no Rozwodnika. Ale widzisz, samo to.. Sposób w jakim to powiedziałaś, już sugeruje, że gdzieś tam jakieś poczucie winy jest w <luczy> Bo nie przez 15 minut, a 3 godziny. Ale nie ma w tym nic złego, widzisz, zło nie istnieje. Dlaczego sama <luczy> siebie potępiasz? Dlaczego sama siebie potępiasz? Trzy godziny przyjemności to przecież to recepta na życie. Nie? Więc czemu takie potępienie samej siebie? Bo społeczeństwo myśli, że gry to jest marnowanie czasu, bardziej a męklo, czy poczucie winy, no, a... więc wyzbądź, wyzbądź się go. Musi być prawdziwa przynajmniej przez samą sobą. Więc jeżeli rzeczywiście wierzysz, że trzy godziny to jest za dużo, to graj dwie. Tylko pytałem, czy to jest twoje wierzenie, czy, czy to jest projekcja społeczeństwa na ciebie? Jakieś logiczne myślenie, może bardziej, no, bo... no mam być szczerze, nie wiem, czy jest nie? nielogiczne myślenie. Jest nielogiczne myślenie? Wszystko myślimy logicznie. W, w, w ramach naszej, naszej percepcji, w sensie możliwości, tak? A kolejną metodą, seks, zawsze pomaga. Jak uprawiasz seks, to bardzo rzadko musisz o, nie wiem o czym, o do zapłaty, tak? Tak? Żyłem w takim wieku, że bardzo łatwo. O seks. Tyle aplikacji teraz, że Halo. E, co jeszcze? No i, i y, śmieszne filmiki na by też pomagają. Wszystko, co ci pozwala się wyłączyć z tego. Wiesz, na elementu. chwilę. To ja potrafię to zagłuszyć, ja sobie Ale na chwilę, a to na chwilę ale... trzeba, bo to tylko no, na chwilę. Nie chcesz nic spędzić 12 godzin medytacji codziennie. To musiał być jakimś, nie wiem, być bardzo zanosowanym buddyjskim mnichem, żeby. Widzisz, bo medytacji nie ma, nie ma życia. Medytacji nie ma życia. Medytacji nie ma nic. Jest tylko siedzisz i nie ma nic. Nosisz swoją wibrację, ale jak już się podniesiesz, to chcesz jeść i żyć. My tutaj jesteśmy po to, żeby posmakować życia tymi naszymi fizycznymi zmysłami. Ty chcesz to zjeść, chcesz się z tym przespać, chcesz, chcesz się tym przejechać, zobaczyć. chcesz zobaczyć, chcesz poczuć, tak. I na tym polega smak życia, a nie na, na byciu w medytacji. Więc chcesz to być cały czas, ale jak sobie znajdziesz 15 godzin, Przepraszam. Tak sobie znajdziesz. 15 minut rano na mantra, na medytację i z 3 godziny gierek wieczorem, to, to temat, Tylko nie możesz widzisz. Ale jak grasz i czujesz się winna, to nie podasz się swojej vibracji. Bo to poczucie winny cię trzymać i cię trzyma. Dlatego jak palisz i czujesz się winna, no to sobie szkodzisz. Jak palisz i, i, i, i uprawiasz miłość z tym tytoniem, to sobie nie szkodzisz. Ma to sens? No A kiedy było twoje pytania zapomniałem. Wiem, <grywa> ja bo sobie radzisz tak sobie radzić z negatywnymi efektami na swój temat. Tak, to, tam, tam, tam musisz dotrzeć, tam dotrzesz. Dostrzeć. Tam dotrzesz, natomiast.. wibracje, cokolwiek no właśnie, będziesz robić, dokładnie. podnosząc wibracje. Natomiast nawet jak już tam jesteś, to się zbuduj przed. Zanim wejdziesz na metafora, tak? Czy cokolwiek tam to jest. Bo ty decydujesz kiedy sprawdzasz ani o oni, tak? Czy wiesz, no, załóżmy, pyrowni, jeżeli nie reagujesz, nie? jeżeli reagujesz. A to w pracy to jest? W no, to jest? A jak? No, no to, jak to przecież pracuje? ktoś tam przychodzi do ciebie, masz na imię? Kasia! Tutaj, czytaj te komentarze. Tak jest? Nie. Czytałaś? Co? Nie czytałaś, to może to na mnie nie wchodzić. Ale co? A, no widzisz. Możesz... Ale co? I teraz możesz iść. Taką panią możesz iść do łazienki. Dziecy, dawaj, sobie... od razu bierzemy tutaj, No a to nie? widzisz, no to Rozmawiamy. widzisz, to ty ulegasz, to ty ulegasz. Natomiast wybór zawsze jest z tobą. Wszyscy mamy wybór. No tak, ale to może mi się pytało do że ktoś napisze załóżmy, reklamę... Ale 5 się... minut... Kasia ale zobacz, 5 minut to... nic nie zmieni. Coś zmieni, już powodząc do 5 minut później? On, wiesz, no, nie ale 5 minut budowania siebie zmieni wszystko. Wiesz, ja wiem, że ja zrobiłam to dobrze i coś tam... Coś tam sobie... Kasia, ty mnie słyszysz? Mhm. Nie, pięć nie... minut? Tak? Buduj siebie. Czy 5 minut coś zmieni? Nie. No właśnie, a te pięć minut, które dasz sobie, żeby zbudować siebie, zmieni wszystko. To jest praca na komputerze, rozumiem, tak? To jest praca na komputerze? Nie, z ludźmi. Ja nie rozumiem. To są, to są twarzą w twarz? to są co, nie, o co chodzi? To nie są no, komentarze coś, na... No. Tak jak, no nie, wystąpienia publiczne, tak? Załóżmy, że po prostu coś tam... Yy... Nie, ale te uwagi, gdzie one się pojawiają u ciebie? Na komputerze gdzieś, czy jak? Pojawiają się no, w internecie, na przykład na profilu firmowym. No, czyli tak? się w komputerze, tak? No, tak. W którym musisz usiąść, wejść na stronę, tak? Tak, tak. Czyli możesz wybrać moment, w którym to robisz? Wiesz, ja raczej tego I nie robię, możesz... ale są tacy, co ci uprzejmie yy, doniosą, że Poprzez tak. Ok, nie nie jest. Na Albo. Czy to się. No, czy, to się no, czy to się dzieje po evencie jakimś Tak, tak. To zbuduj się teraz po evencie. Ale w trakcie. Albo w trakcie. I stań tak. Dawajcie, cała ten hej, naraz, teraz, naraz, teraz, póki jestem gotowa. A tam jest potem taka rubryczka, gdzie są komentarze, i no to w tych komentarzach, moi drodzy, nic nie piszcie, ja wam powiem, co macie napisać, i ha, ha, ha, śmiechy, chichy, załóżmy, tam, potem, ale są tacy, którzy no po prostu tak pojadą, że sobie się, wiesz, no, jak ma się zabrać do tej roboty znowu, skoro no, To niech, no tak. Czy to jest coś, coś robić To jest ta pasja? Tak. No to idź się zbuduje i będzie. Pokochaj się po prostu być, bo to jak, jak opinia innych dotyka Ciebie, to znaczy, że nie wiesz, kim jesteś. Nie, to jest no. trochę jakuszula, no tak? Tak, nie tak, nie tak? Nie czujesz tej swojej unikalności, wyjątkowości, tej miłości. Tak. Super. Super. Dobrze. Tak. Czas Czas minął? Tak. Dzięki. Zrobiłem jeszcze taką techniczną teraz czy za czy kolejne pytanie, bo to zależy od was. Kolejne, kolejne pytanie, okej. Okay. Agnieszka 276. O, To Chyba pierwszy, a jedyny. Znaczymy, e, więc tego względu. E, czy my się znamy? Z mi się tylko witaję? Ja cię doskonale. Żeby... <laughs> Ty mnie nie sądzę. To się mi kogoś Tak, dobra. O czym coś e, O tobie. <laughs> Nie tak zupełnie serio. Nie mam takiego pytania o sobie, chociaż mam wrażenie, że mam wiele gdzieś tam punktów, które mogłabym oczywiście popracować nad nimi i cały czas usilnie nad nimi pracuję. Ale chciałam ciebie zapytać o ten drogę, którą przeszedłeś. I ten proces, który, no teraz właśnie przed chwilą powiedziałeś, że trwał dwa lata i też dobrze pamiętam z tym chyba w PNA o tym wspominałeś. Jest ta droga o tej przeczytanej, tajemniczej książki, do tego, co dzisiaj widzimy, to co w tym procesie było dla Ciebie najważniejsze? Takim najważniejszym punktem, na którym my, Praktyka. adepci Praktyka. sztuki, powinniśmy, no właśnie, powinniśmy żeby to, Możesz przeczytać dwa na... tysiące no, różnych książek, no. ale z wiedzy naprawdę nic nie wynika. Tak o tym rolniku mówię, tak? Możesz iść na studia. Możesz studiować cztery lata uprawę ziemniaka, ale dopóki nie wstaniesz z tego fotela, nie pójdziesz w pole, nie zaorasz go, nie zasadzisz go, to nie będzie ziemniaka. Praktyka to jest klucz. No, A jak Ciebie? Widzisz, to podnieść wibrację. Bo jak podnieś swoją wibrację... pamiętaj, że w sobie nie zawsze jest wibracji miłości. Kocha mm. Ciebie bezwarunkowo. Jak wrócić swoją wibrację, to zbliża się do tej wibracji miłości. Jak już tam drogi, to nie możesz. Tam nie możesz nikomu siebie rozumiesz? Tam nie ma takiej opcji. Tam nie ma takiej opcji. Tam idziesz ulicą i mąż, bieżąca, kto tam gdzieś było, na, w tym czasie lunchu, tak? I ty widzisz, widzisz piękno tej sytuacji i miłość, a nie tragedię i płacz. A może to jest zafałszowane obec rzeczywistości? Co. To Twoje widzenie w jest otwartym. Mówiąc zafałszowany, od razu sugeruje, że jest jeden niewłaściwy. To który, to który jest prawdziwy dla Ciebie? Ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj, czy ten tutaj? Bo jak zafałszowany, to sugeruje, że któryś musi być prawdziwy. Tak? Mhm. To który jest prawdziwy? Obiek obiektywny obraz, do który jest daną sytuację, kogoś no, no obiektywizm nie istnieje, no, no, no, nie. wszystko jest wszystko robią. Możemy iść tą samą ulicą w tym samym momencie o ramię w ramię i mieć całkiem dwa inne doświadczenia. Bo jak pójdziesz z Janem, to Jan będzie widział no i słoneczniki wszędzie patrzy. A ty będziesz skupiałaś, na... a ty będziesz coś górę i do chodnika właśnie ją tepnie. Rozumiesz? Wszystko jest percepcją. Dlatego prawda nie istnieje. Nie ma jednej drogi, nie ma właściwej drogi, nie ma dobra, nie ma zła. Wszystko jest percepcją. Ale jak myślisz, że to jest zafałszowany obraz, to znaczy, logicznie rzecz gdzieś musi być dla ciebie prawdziwsza wersja. I jeżeli prawdziwsza wersja tego, co patrzysz, jest już tutaj, to, to takie będziesz miała życie. Tylko to nie jest pełnia życia, rozumiesz? To nie jest, to nie jest twoja, to nie jest twoja pełnia, to nie jest radość. A gdyż to już w ogóle jest cierpienie. to 10 lat to samo widzisz, widzisz samo cierpienie wokół, wokół siebie. Potem przekonujesz się, że cierpienie to jest jednak wpisane w nasze nasze, co się mówi, nasze DNA, że musimy cierpieć, tak? I potem tu jesteśmy, żeby wycierpieć. No i rozumiesz, mhm. wszystko jest percepcja. Więc nie jest to zafałszowany obraz, jest to na pewno inny obraz niż ten w innej wibracji. Okej, okay, a po tych dwóch latach, w których teraz jesteś, a czy to, to jest... nie, nie bo, bo było precyzyjniejsze. Zajęło mi tam dwa lata, żeby tam dojść, Aha. nie jestem tam od dwóch lat. No no, zajęło Ci to, tak. ci to dwa lata, żeby tam dojść. I... <laughs> I czy zdarzają Ci się momenty, e, gdzie spadasz poniżej tego zera? Piękne pytanie. Rozumiem, że coraz rzadziej na pewno mi odpowiesz. Piękne. Piękne. Ja się nie odczuwać negatywnych emocji. Tak? Tutaj dzisiaj przyszedłem. Znaczy, to jest nieprzydatne, niepożądanie. Ustawiliśmy, że nie ma negatywnych. No istotne. Jest to, to jest jeżeli o tym, o czym ja mówię, no to, to nie chodzi, bo to może się trochę słówek, tak? Mm -hmm. Negatywne są pozytywne, ale ja mówiąc negatywne, mówiąc, mam na myśli te nie... Pożądane. Niepożądane, Niepożądane te nieprzyjemne, Niekomfortowe. te niesatysfakcjonujące, a te niesatysfakcjonujące, tak mi trudno wychodzić z gardła. Jeszcze. Więc nie odczuwać negatywnych emocji. Jak dzisiaj tu przychodząc, okazuje się, że nikogo nie ma poza ochroną, to nie podłączamy, tego tam nie ma. Nie jest to sytuacja, w której chciałbym się znaleźć, tak? Że pół godziny opóźnienia było lunch, gdzieś tam było, nie wiadomo skąd, idzie. Ale to nie jest minus 0, to nie jest minus 20. Jak jesteś gdzieś tutaj, a my się wydaje, że smak życia, cały smak, to spijanie życia, jest tutaj. A to dalej jest taki mecz, to dalej jest góra i tu. Tylko będąc tutaj, wiesz, będąc tutaj, tu nie spadniesz. Tak będąc tutaj, ty też nie skoczysz. Tu skoczysz po od razu. Jak tu skaczesz z mostu, to jak go skoczy, to nie razu. No tak. O, w tej samej sekundzie, tylko ostatni oddech weźmiesz, tak? Bo stąd przechodzimy, bo stąd przechodzimy, dalej nie. Jest. Trochę, trochę, ma to sens. Ma to sens, tak? Ma to sens, ale chociażby ta sytuacja, o której wspomniałeś, yy, która miała yy, miejsce w styczniu yy, w Twojej pracy... A, tak? o, ty, o tej osobie, tak? Mm -hmm. No, Tak. Mm -hmm. No to właśnie nie ma tylko sytuacja, która yy, gdzieś tam... No musiałeś się no, okay. na siedziałe nowo zbierać. Siedziałem w, siedziałe w tym pociągu, w pociągu. Mm -hmm. Płakałem 20 tysięcy. Zawinieniem dla Łukasza nawet z tego pociągu. to do ci domu, wszystko. Ja mogę tego. nie było. Miałem w ale to. No właśnie. Nie, są, jakby, tym, no. nie mam, mam, mam kontroli nad swoimi snami. Mam kontrolę nad swoją wibracją, jak jestem obudzony. W to widziałem się nic nie stało. Bo w sumie się nic nie stało tak naprawdę. No. Ale zadzwonił. Możesz gadać? Nie, nie mogę. Okej. Okay. Jezus, ja że możesz. O nie, no mogę, mogę. No <śmiech> <śmiech> i mówi, że rozumiem, że chodziło o tę kobietę, która skończyła, bo nie było w tym, tak. Tak. Nie wiem czy to ona chyba spadła, no to ja już ja nie. 5 minut, co tam się wydarzyło i podczas tej samej rozmowy powiedziałam, ale jakoś, wiemy tak, Cóż, a propos <głos> <głos> <głos> Także, Tak, tak, było. Tak. Nie naprawdę, bo to są, widzisz, jest taka teoria o tych czakrach, tak, że jest siedem czakr i że, i, no nie chcę co wchodzić, bo ja nie wiem, czy dobrze pamiętam. E, są pewne ludzkie odroby, tak? Jestem I tak jestem człowiekiem, mm. tak, więc... Ale nie uschnąłem w tej, nie, nie w depresję. Mm. Nie, nie zwolniłem się z pracy, nie to, że pociągiem się nigdy nie będę jeździł, tak? Więc nawet nie wiem, nawet nie wie taka prawda. Po się zastanawiam, gdzie się kończy emocja, a gdzie się zaczyna uczucie? I pan że Panią sora powiem. <śmiech> Bo mi się wydaje, to jest moje przeczucie, to jeszcze nie jestem do końca przekonany, to jest moje przeczucie. To jest moje przeczucie, że uczucie, że uczucie zawsze się wiąże z fizycznymi zmysłami. Tylko ja się czuję gorąco, czuję się czuję gorąco. A emocje to, są to, to, to jest ta niefizyczność. Czyli uczucia są bardziej z zewnątrz, a, a emocje są bardziej z wewnątrz. Mimo wszystko wodziec tak jest wewnętrzny, a bodziec zewnętrzny i rodzi uczucie. na ciało. przykład jak ja oprę się o gorący piec mm -hmm. i się oparzę, no to będę się czuł źle, tak? Poli parzy, tak? Ale to jest uczucie. Natomiast... tutaj chodzi tylko o emocje, a nie uczucie. Może mnie poleć biodro i kolano, co jest uczuciem, ale to nie musi koniecznie moje wibracje obniżać. Ma to sens? Tak, ma. A więc, powiedz mi jeszcze, Więc tam? No, do Czyli tydzień wolnego, w ogóle kierowcy w ogóle na mnie krzyczeli, że to pół roku minimum wolnego, bo taki, taki związki, taki zawód. Albo że ja jestem z Polski, nie mogę mieć pół roku wolnego na nic. bo <grym grym grym> się ze zaczął. Więc nie byli szczęśliwi, bo jak jest kierowca, który ma taki przypadek, jakiś tydzień wolnego, a drugi, że sześć miesięcy, no to ktoś tutaj nagina coś, nie? No tak. Ale a czy to, to wprowadzenie praktyki w Twoim życiu było trudne? Hmm. Te początki, bo ja właśnie mam taki problem. Tylko mam... Myślę, wiesz. że jest tylko trudne wtedy, jeżeli człowiek oczekuje za bardzo, za bardzo, żeby w ogóle rezultatu, jakiegoś To musi być przyjemne. Jeżeli usiądźcie, tak? Usiądźcie. usiądźcie. Nie usiądźcie. Tak? To tak. siedzenie. Czyli usiądzenie, tak? Siedzenie. siedzenie. siedzenie. siedzenie siąście. Ale nie. Se moment, w siadanie. Ale u, u, usiadanie? Jeżeli usiadanie. Co na. krześle, czy na fotelu. Z noginem na uszach. Stopy na na ziemi. Ręce na kolanach. Głęboki wdech I słuchanie skup się na swojej czołów, skup się na swojej bórze, się na swoich włożach. Jeżeli to Ci nie daje przyjemności, to nie jest to dla Ciebie. To nie jesteś gotowa na tą metodę podniesienia wibracji. Czyli idziemy na kolejną. Jeżeli to i śpiewanie jakiejś małki, nie daje Ci przyjemności, to idziemy na kolejną. Jeżeli, co tam było? Nie pamiętam. Kolejne, coś tam, coś tam, coś tam, a gra. Jeżeli gra na komputerze, nie daje Ci przyjemności, to idziemy na kolejną metodę. Jeżeli z sekcją daje Ci przyjemności, idziemy na kolejną metodę. Jeżeli już nic nie daje przyjemności, to zmieniacie ratunku. Dziękuję bardzo. Nie można podnieść, nie można zrobić z podniesienia wibracji projektu. Nie można być za bardzo człowiekiem w kwestiach nieczłowieczych. Ma to sens? Więc to zawsze musi być przyjemność. Słucham? No mówię, jak już nic nie pomaga, to już. To już... Ale to jest niemożliwe, to musisz znaleźć ten... Wczoraj była pani, tak, w Katowicach, która powiedziała, że ona jedzie rowerem przez las, to ona w ogóle nic tu nie myśli. To jest medytacja. Jak Jeżeli robisz coś, nie musisz siedzieć z brodą po kolana w jakiejś pustyni, jaskini przez 12 godzin, żeby medytować. Możesz to zrobić siedząc w autobusie mięskiem do pracy. Naprawdę. Więc jeżeli tylko... I z czasem, uwierzcie mi, to to jest wręcz niemożliwe. Z czasem, nie wiem, miesiąc, dwa, Poczujesz tą, e, fizycznie, fizycznie poczujesz tę medytację, poczujesz to fizycznie, poczujesz te fale, te przez ciebie energię poczujesz, poczujesz te drgania różnych rzeczy w Twoim. Nie panikuj, nic się tobą z tego nie dzieje. To po prostu jest energia, która przez ciebie przychodzi i napotyka pewien opór, który musi rozpracować. Ma to sens? Kamy tam przez miesiąc powieki drgały, tak? I, I no ale wydrgały się, tak? Więc nie biegnijcie do lekarza, nic się nie dzieje. Wszystko jest ok, ale to musi być przyjemne. Czyli co jest nieprzyjemne, to jest ten wysiłek. I Na tym polega motywacja, której zwolennikiem nie jestem. E,